Dzień wyprawy, w w Tebreczyn, kawa i wypad w trasę, bo szkoda czasu. 6.44. Klimatyzacja uratowała Górnowskie. plac. 34 euro za notkę, dla osoby, jak było napisane na dopingu, tak było zapłacone. Teraz kierujemy się w stronę Rumunii. Jedziemy w stronę Rumunii, tak wygląda droga do rumuńskiej granicy zdembryczyna, zostało około 80 km, a do naszego celu 524 km i to będzie zamek wlada palownika, I noza, Granica rumuńska, kurs 4,40 leja za euro. Zwineta na osobowe 3 euro. 7 dni, 7 euro 30 dni. Kursy różne, tu 4,40, a z tyłu 4,60. A na rondo? Gdzie jest to było rondo. Przez przerwa na trasie tamtym Przerwa na śniadanko Bo rano tylko kabusia Niestety Jeździ szybkie śniadanko Keep your head on tight, I know brand in mind me, baby. Let's do it Y'all see me flying, never drop down, drop down, smoking high am I am not round, I'm not round, no denying what I got now. I got now, keep an eye out, keep it locked down. Locked down, see me flying, never drop down, drop down. Smoking high, am I? Am not round. I'm not round. No denying what I got now, I got now. Keep an eye out, keep it locked down, locked down. You're too strong when I battle with the beast. Bring a few on, The commander and the chief for my crew on, Bullets rattling and whistling at your two. Never sleep, eyes open, hands clutching on my throat, this bore Zone. Yo, in voice Yo, this a war zone, homie. Say you ready and prepare. Take a minute make them aware. Well, I'll be sneaking in the back, but it's worth the clap, homie. Life ain't fair. Caught me falling through the mud, where the visions are clearly. Born a shepherd to these sheep, make them fear me. This a war zone, trashed out, trap house, nothing ever given. Yeah, every day's a blessing. Thank the Lord, on oh, how I'm living. See me riding with my top down. Oh, cops round, pedal pressing on the gas. I don't think I'll ever stop.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 Witamy w Kapataneni Wylądowaliśmy w nocy Bardzo fajny właściciel Bardzo miły A budynek Wygląda tak. To jest kuchnia, toaleta. Tutaj jest wspólny na dzień dobry po sznapsie Wimbru. Następny sznap już nalany. I zupka na nas czeka. Nie wiem jeszcze co jest ich opaska zdrożna. I tak to wygląda. Inni goście jedzą na dłużej grill, grill. Całkiem pozytywnie się zapowiada. O kosztach powiemy mm. jutro. No teraz od właściciela jeszcze oprócz obiadu, kolacji przyszło piwko 2,25 litra. Miejscowe. Plasty. No to pibelek jest. kiebaska jest. No to co, Andrzeju, posztaw się. No. Już zostaliśmy zaproszeni przez gości, którzy tu urzędują. Na picie. Teraz zerkniemy jak wygląda to w środku. Jest kibel. No łazienka. Prysznic. Pokoje. Pokój numer cztery. I wygląda on w ten sposób. Nawet jest eurokolor. color Dobra, skoro Laska zapraszana ludzie, to nie wolno odmawiać. A Plum. Plum. Plum. It's Plum. Made my YouTube channel. <laughs> you have <a> YouTube channel. this? jest uh, is medication for You Ten, fifteen okay. stairs. stairs. You, 10, stairs. So you stop. If you want to pass, you have to drink a like <laughs> uh, like shot. I like it. They oh. have different, different shots. They have different shots. I like shot. until the top, it's like. Without not walking like a shot. Sometimes they can yell, they yell up. Apo, po raz pierwszy, drink. Apo, No alcohol, no. This is no, to nie alkohol. To jest strong drink. <laughs> <laughs> <It's what? laughs> <laughs> uh, ra rakia. Rakia. Rakia. Like fire water. Not, Yes, yes Rakia. <laughs> <laughs> <laughs> <inaudible> <inaudible> I say. To My, wife, we my, my, make a my, my, my, my, my, tongue is. a no, <laughs> no. no, no, no. <laughs> <laughs>